No hej, nagrywam ten film, ponieważ chciałem wam o czymś powiedzieć. A dokładnie o moim drugim kanale, na którym już nie będzie shortów, tak jak na głównym kanale, tylko takie pełnometrażowe filmy, myślę, że z 10-minutowe, może więcej, które będą pojawiać się na kanale Znowu Drabina. W sumie nie mam nic więcej do powiedzenia. Zapraszam was na ten kanał. Ja się z wami żegnam. i